Każą nam odjąć całą tę gmatwaninę. Wygląda groźnie, ale jeśli się skoncentrujemy bez trudu wszystko odejmiemy i uprościmy. Tutaj mam 4 razy pierwiastek 4 stopnia z 81x do potęgi piątej i od tego chcę odjąć 2 razy pierwiastek 4 stopnia z 81x do piątej. Można powiedzieć, że mam 4 razy coś… Zakreślę to na żółto… Powiedzmy, że… 4 cytryny i chcę odjąć 2. Dokładnie takie same. Pierwiastek 4 stopnia z 81x do 5. Jeśli mam 4 cytryny i chcę odjąć 2, to zostaną mi 2. Mam 4 razy coś, odejmuję 2 razy to coś, więc zostaje mi 2 razy to coś. Te wyrażenia upraszczają się do 2 razy pierwiastek 4 stopnia z 81 razy x do potęgi piątej. Dwójkę uzyskałem, odejmując dwie takie same rzeczy od czterech takich samych. I od tego wszystkiego musimy jeszcze odjąć pierwiastek kwadratowy z x do sześcianu. Z x do sześcianu. Teraz spróbuję uprościć to, co jest pod znakiem pierwiastka. Tutaj wyciągniemy pierwiastek czwartego stopnia, a tu arytmetyczny pierwiastek kwadratowy. Najpierw zobaczmy, czy 81 jest czymś do potęgi czwartej lub chociaż wśród dzielników ma coś do potęgi czwartej. Rozkładam na czynniki pierwsze. 3 razy 27… 27 to 3 razy 9… a 9 równa się 3 razy 3. Zatem 81 to dokładnie 3 razy 3 razy 3 razy 3. To 3 do potęgi czwartej. Wygodnie, bo musimy wyciągnąć pierwiastek czwartego stopnia, zaś x do piątej możemy przedstawić jako iloczyn. Zapiszę to tu, żeby nie było bałaganu. Wyrażenie pod znakiem pierwiastka zapiszę jako 3 do czwartej razy x do potęgi czwartej, pomnożone przez x, bo x do czwartej razy x to x do piątej. Z tego wyciągam pierwiastek czwartego stopnia, a to jest to samo, co wyciągnięcie pierwiastka z tego. Pierwiastek czwartego stopnia z tego nie lubię niczego pomijać. Wyciągam pierwiastek czwartego stopnia z tego wszystkiego tutaj. Oczywiście z przodu dwójka. I teraz x do sześcianu można zapisać jako x kwadrat razy x, czyli minus arytmetyczny pierwiastek kwadratowy z x kwadrat razy x. Rozbiłem to tak, dlatego że tu mamy kwadrat. Jak to teraz uprościć? Tak samo jak wcześniej. To jest to samo co pierwiastek czwartego stopnia z 3 do 4 razy pierwiastek czwartego stopnia z x do 4 razy pierwiastek czwartego stopnia z x. Przejdźmy od razu do tego. Ile to jest pierwiastek czwartego stopnia? Moment, napiszę to, żebyście nie musieli się domyślać. To jest to samo co to samo co pierwiastek czwartego stopnia z 3 do potęgi czwartej razy pierwiastek czwartego stopnia z x do 4 razy pierwiastek czwartego stopnia z x. Do 4, i to wszystko mnożymy przez 2. I od tego odejmujemy pierwiastek kwadratowy z x kwadrat razy pierwiastek kwadratowy z x. Spróbujmy uprościć. Pierwiastek czwartego stopnia z 3 do 4 to po prostu 3. Mamy tu więc trójkę. Pierwiastek czwartego stopnia z x do 4 wynosi x. To będzie po prostu to będzie. Słusznie się zawahałem. Uwaga, to nie jest po prostu x, bo jeśli x jest ujemne, wtedy x do czwartej będzie liczbą dodatnią. Wyciągając arytmetyczny pierwiastek czwartego stopnia musimy wziąć x dodatni, a właściwie wartość bezwzględną x. Tutaj więc trzeba napisać wartość bezwzględna x. I teraz… Z drugiej strony można argumentować, że x musi być dodatni, aby wyrażenie było określone w zbiorze liczb rzeczywistych. Ale na razie zostawmy to tak. Mamy jeszcze pierwiastek czwartego stopnia z x. A tutaj pierwiastek arytmetyczny z x kwadrat, analogicznie równa się wartości bezwzględnej x. I zostaje pierwiastek arytmetyczny z x. Pomnożmy wszystko. Mamy 2 razy 3 razy wartość bezwzględna x. 2 razy 3 to 6, pomnożone przez wartość bezwzględną x razy arytmetyczny pierwiastek czwartego stopnia z x minus wartość bezwzględna x razy pierwiastek arytmetyczny z x. Bardziej uprościć się nie da, bo to jest pierwiastek czwartego stopnia, a to pierwiastek kwadratowy, oba arytmetyczne. Gdyby były tego samego stopnia, uprościlibyśmy to bardziej. Skończyliśmy. Uprościliśmy co się dało. Natomiast jeśli założymy, że to jest określone w zbiorze liczb rzeczywistych czyli, że dziedziną każdego pierwiastka są liczby dodatnie… Inaczej mielibyśmy do czynienia z liczbami urojonymi. Jeśli założymy, że x jest większe lub równe 0 to można przyjąć, że wartość bezwzględna x równa się x. Ograniczając dziedzinę do liczb rzeczywistych możemy pominąć wartość bezwzględną.